O, dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Co pan dzień chciałby dobry. powiedzieć organizatorom rajdu? Yy, uczestniczymy w każdym z tych rajdów. Bez sensu. Przynajmniej dwa razy w roku. Bez sensu, bo to da. Polecam dla każdego. Ciekawe, co powie nam teraz ten pan? Czy pan nam nic nie powie. czy tak naprawdę? No tak naprawdę. To ja... Tutaj niby tą czerwoną. To, ja, to ja na swój zapraszam. Najbardziej płaski rajd. Dziękuję. O, proszę bardzo. w ma własne dziczki? Nie ma Ma! No dobra, coś słuchajcie, opowiem. witamy was wszystkim na naszym obecnym zlocie Plan imprezy jest taki Przyjechaliśmy, postawimy sobie chwilę, fajnie będzie Pójdziemy pozwidać pociągi i pojedziemy do domu jak ktoś chce może jechać do wykoszyć Dobra, dobra, proszę Zdaje się, że się kapitan żbik odpalił czekamy Słuchajcie, mamy numerki i naklejki, więc jak ktoś zapraszamy. Dobra, wszystko. A skąd macie? Przyjechały. Niemożliwe! portowy wóz. Właśnie straszni ci krztusi. No, ja wiem. Droszczówka z serem czy z truszonką? Z truszonką. To w ogóle nie chcecie? Nie, dziękuję. Tak rozdają ludzie, którzy jedzą słodkiego. Podejrzane. Podejrzane. Dalej, dalej, dalej podjedź! Dobra, przecież... Nie! Nie, już stop! Nie, stop. Otwieraj. otwieraj! Otwieraj! Na raz! Na raz miało być. Jest nieźle, 54 cm ja już tu widzę Takie. w okresie. 63 Na precyzję. Na precyzję jest, moja droga. No i dobra, otwieraj drzwi. Bardzo ładnie. Jakie masz te drzwi, ale z no. Jak są autobusy liczone? Ps, Lekarz, <głosy> dentysta. A masz, taki, masz takie zielone? A jak trzeba będzie, to będę miał. <głosy> Mam cały zielony autobus poza <głosy> <na> tą tablicę. Jak się odpadzą, to nie? To Mec, mec. Ale patrz, jak zgodnie jest przepisami kierunkowska, wszystko jest. Mec. No, wszystko zgodnie jest przepisanie. Bliżej, bliżej! Bliżej! No, cicho tam! Stop, stop, stop, stop! To przeleciał! Jest tą klamkę. Czekaj, to zrobimy super. 30? Jeden. 30. No, 30. 30, bo po go Zachęci. Zachęci. Całą... Mało na dole masz jeszcze. Uważa. No, nie pompuje. Tak. Opań. Milicja! Milicja! Drugą milicja! Stronę, milicja! milicja tak się... Zadzwońcie po milicję! W drugą stronę bieg. Nie! Po <grym> się lepiej biega, wiesz? Ty, na dole opon masz mało powietrza. Czekaj, bo on jest jeszcze na Wietrza tym. Masz mało z dołu. Dobra. Z dołu masz. No. drzwi? Czekaj, czek. o, o, o. czekaj. Jak tam jeszcze idzie? Ho, Mogliśmy nie pchać. Czekaj. no dobra. popnij jeszcze trochę. Niestety, natrój wyjdzie to. Centametr. Centymetr. Jest Daj! Daj! No. to Daj! Daj! Daj! Daj! Daj! Daj! Chyba Daj! dalej. Chyba Otwieramy Chyba Dla równych rachunków. Które macie w prezencie. Wybrówki, <grychy> 21. 21. A który to jest kierowca? Daje, A dlaczego to nie jest kierowca? A kierowca nie ma własnej drzwi? Nie. Co? Odcinamy pas, auto. Dookoła auta, zapinasz pas, odpalasz auto, czas stop. I drzwi zamykasz. No i drzwi zamykasz. No to się skup, uwaga, będzie. Gaś. A to od złej strony wbiega. Masz Tak! Nie auto. O cholera, szybko zapala ten diesel. Mamy to na filmie, mamy to na filmie. Nie, nie, nie masz. Jeszcze sobie dzisiaj pobiegasz. Pa! Nie, nie mają. Ale to zajmujesz czy to? nie będę się tak naguje iść po drodze. To jak to, to tak na magnetyczne? Tak. A magnetyczne jest. Kurwa, widziałem na starcie, że jeden był, mówię, więcej gele... Faktów, też nie zajebiste. Z policją, jeszno? Z żandarmerią? Proszę Cię. Jak nie ma tych? Ostatni jesteśmy, czy nie? Nie, jeszcze jedna załowna. Jedna załowna. tylko nie, trochę. A co, to jest dobry kierowca. Nie nie wiem, że to powodować. jest bardzo dobry kierowca. Na co dzień tam też tak się da <grym> Kier... <grym> <ty> go... <grym> Nie zawsze wie, którę czy... Zawsze to, albo do, do przodu wiesz. co najwyżej do tyłu. I o... Dobrze ogarnia kierownik. <grym> nie było wyboru, to był jedyny trzeźwy. <grym> A ma chociaż prawko? <grym> Nikt nie pytał. Ale jest. Dobra. Dziękujemy. Zauważyć. A czemu, wiesz, to... Dziewczyny trzeba zapisać, tego pana nie obsługuje. Do tyłu. Ja chyba, co? Ja nie, nie mam to... pojęcia. No na musi się cofać, tak, nie? Co pan? Tak? No, to, tak. tak. Jakbyś robił to, tak bym nie przejechał. Nie ja się patrzyłem, wiesz, gdzie zapisałem. Po, pomylił... Ten, na, na każdym punkcie on tak startuje. Pomylił to, zawody. Widziałem, nie? Tragedia. Imprezę pomylił trochę. Tak.